No zjedź! No nie mogę No to weź, no to mnie, no to musisz wyjść. Jagódka, a piłeczkami jak się bawisz? Jaka zjeżdżalnia. O wow. Super Kratki. Ja trzymaj się. No, trzymaj, się, się. trzymaj się na koniku no, ale... no. Oj, chyba nie chyba chyba coś Tak? dwa złote no. Aha. Ale tu na, naprawdę w Awenidzie za wszystko się płaci, nawet za ubikację. Siadaj razem z małą, a ja będę cię pchał. Mama. Ziu, ziu, ziu. Proszę! Proszę! Ale się Tak Mama, a teraz tata z jagodą. No, mama, trzymaj telefon. Chodź, jagódka! Nie, nie, nie, nie, chodź! Nie! Chodź tutaj ze mną! Jeśli tu, to ty tu, a ja tu. No, siadamy. Siadamy i się kręcimy. Uuu. Uuu. Gdzie teraz będziecie? Bo ja nie wiem. Ja! Yeah. Ja! Yeah. Ale labirynt, ue, i gdzie teraz tutaj wyjdziesz? Nie wyjdziesz tutaj? Szukaj, szukaj wyjścia. Szukaj wyjścia, gdzie tu jest wyjście? Do piłek? Dobra. się schowała jagódka jagódka tam się schowała E, Idziemy tam po na bombę? pływaj tak No idź, idzie, można, ale poczekaj, poczekaj, poczekaj. Nie. Do 15 lat, ty nie, możesz. nie, mogę, Jagusia, nie, poskakać sobie. proszę, sobie. Nie chcesz tam iść? Mhm. Tutaj. Okay. A tutaj weź jeszcze raz spróbuję tutaj z tej zjeżdżalni? Nie. Dobra no. Jagusia, nie tutaj? Kaśka, w plazie jest o wiele więcej. Spokojnie. Marzej, Marzej Jakubem. Marzej. I no. bam! <grywa> ale, no, ale ja wiem, że... <grywa> zejdź Mamusia, zejdź tu. Zejdź tu. Mamusia, zejść tu. Ale Jagódka, podobało się czy nie? Podobało. Podobało, dobrze. Ale mnie niebo na boki wyjdzie. Ja wiem. No bo y, y, trzeba ją umiejętnie spuszczać. A to się kręci? Jagusia, patrz jaki tu jest dinozaur. Jaki tu jest dinozaur? Zobacz sobie, tam jest. No, tutaj. Tu musisz wejść. To ja, Jo, to jest chyba krokodyl, nie? Oczy ma. Takie ma oczy. Ja. Ale mi ucieka. Ucieka, ucieka. Jagódka. Jagódka. Jagódka. Jagódka. Nie, nie. Nie, nie, nie. Tam nie wolno. Idziemy kupić soczek, tak? Wyciągnij Masuje bez pieniędzy, ale też może być. Jak fajnie. O no, jak fajnie, że nic się nie. Mm. O Jezu. O jejku, jejku, ale tuli tuli było. Kredki do kubeczka, no? Aż masz przesyłeczko? No. Nie, tylko do Jagódka, pokiwa i powiedz cześć Jagódka, halo halo, ej Jagoda, tutaj